Bóg jest Bogiem Cudów. I naprócić tu dwa utwory o tytule Życie to Cud. Pierwszy utwór, który właśnie za chwilkę zagramy, ma tytuł właśnie Życie to Cud. I to jest utwór, który mówi o wielu cudach, tak. jakie w życiu odkryłem ja lub inni odkryli. Inni o tym powiedzieli. Natomiast takim ogólnym i takim głównym przesłaniem w tej presence, największym cudem, jakiego, jaki ja wkreuję w tej presence, jest cud narodzenie dziecka. Ja mam dwoje dzieci, syn Wiktor, lat 16,5. Córka Karolina, lat 3, lata więcej, czyli 19, prawie 20. I... No i ja, Mariusz Brucha lat 45. na <grywka> brzegu gitarzysta z pasji, od dziecka i z pasji tam dla Boga. Po prostu nie nic innego, nie przyjęciego innego, tylko danego Boga który mnie stworzył i który sprawił, że oddycham, patrzę, czuję. I właśnie o tym jest pierwszy utwór pod tytułem Życie to cud. Będzie jeszcze utwór na końcu, przy końcu, yy, który będzie właściwie wytyklarzadewitowany w postaci teledysku, jest to utwór o jak gdyby o drugim końcu życia, o drugim niekonie życia jakim starość. starości. Mało kto śpiewa o starości, yy, można powiedzieć, że właściwie prawie nikt starości nie śpiewa. Nie wiem, jak z stało, Pan Bóg mi położył to bardzo mocno na serc, żeby o starość śpiewać, o starość napisać piosenkę i jest teraz do tego. Zobaczymy to później. Natomiast teraz zapraszam Was do wspaniałe piśni pod tytułem Życie to cud.